Co tam? No, wypadły mi! Ta. Ja, ja tylko, ja jak mi się nudzi, wiesz, to ja sobie tak o tutaj z tyłu zarzucam na stopki, nie? Ale to wiesz, to tryb turystyczny może być o taki, nie? O, Ale... Ale wiesz to nie wolą, bo... Yy, tylko bardziej... No... A, bo ty masz nakładkę taką window. E, to na tym też na legalu mogę siedzieć, nie? hehehe na pierdolo dawaj mi moje wiesz co Wymienimy się z postrzeżeniami śmiesznie śmiesznie się jedzie Co ja Ci zrobię, że Cię spędzi? Czekaj, wiesz, wiesz co, to ja Ci mogę, wiesz, o tak zrobić, o tak, o tak, o tak. To na razie. Czekaj, czekaj, czekaj zmieniasz biegi ze sprzęgą tak, no jak, jak tam gdzieś nawet jajkiem się ścigam, to, to wtedy bez sprzęgła ładuję ja no stop bez sprzęgła tak? no chyba szybciej jest no to, to ja wiem, że jest szybciej tak się chłodzi ten jadąc tak dobre chłodzenie jest na jajach no i tak jak na rodeo nie, tak, nie powiem ci tak powiem ci tak jest fajnie moc jest co mnie by irytowało że stopka od zmiany biegów jest tak wysoko że jak chcę rzucać biegi, to muszę wy... za bardzo nogę zadzierać. Nie, nie masz tego odczucia? Ale wiesz, że tutaj jest regulacja. O tą tutaj popuszczasz śrubkę, rozkręcasz i stopka się podnosi albo opada. O tym. No Znaczy wiesz, to moja sugestia, ale myślę, że przy wajkowaniu w e, mieście to by mnie bolało, bo cały czas muszę mieć aż tak zadartą nogę, nie? Łapał tak. jest. Wiesz co? Mm, kierownica ta jest wąska, bo ja jak siadziałem na MT-07, to jest tutaj bardzo wąska, złamana. Twoja jest rozłożona. Wiesz co? Już po tej jedzie już tu jak jechaliśmy, nie czułem tego. Ale wiesz co, właśnie tak. O tak miałem, nie? A u mnie mam blisko ten, nie? Właśnie. A, a u ciebie muszę mieć tak rozłożone ręce. No i tak, że stopki sety są u mnie niżej, bo wyżej nogi trzyma się, tak mi się zdaje. Dobrze idzie. Ile to nachodzi? Chyba ktoś się obraził. Dobra.